Jest teraz świetna, świeża atmosfera po deszczu. Zobaczcie, kochani Państwo, piękne różne gatunki drzew. Piękne, różne, wspaniałe, egzotyczne rośliny, których na pewno nie ma w Niemczech ani w Polsce. No chyba, że w ogrodach botanicznych. Także oczywiście po 3 stycznia Wrócę do mojego stołu z kartami. Natomiast teraz na urlopie nie mam żadnej talii kart ze sobą, ponieważ przez dwa tygodnie postanowiłam po prostu nie wróżyć i dlatego puszczam Wam po prostu filmiki tutaj z mojego pobytu. Byście zobaczyli ze mną, byście troszkę ze mną. Kochani subskrybenci, widzowie pobyli w tej pięknej, egzotycznej letniej atmosferze ponieważ u nas zimno, zima w Europie zobaczmy jak pięknie tutaj wszystko wygląda, bujna przyroda zielone piękne niebo, białe, zielone drzewa roślinność jest piękna tutaj dużo ogrodników, widzę dwa podlewa deszcze są tutaj bardzo rzadkie na wyspach Zielonego Przylądka. Wyspy Zielonego Przylądka należą do wysp afrykańskich, natomiast językiem administracyjnym jest tutaj język portugalski. Oczywiście zapraszam Państwa do komentowania, do lajkowania, do nowych subskrypcji. Zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzania mojego kanału codziennie i na wróżby indywidualne. Oczywiście zapraszam na kontakt ze mną poprzez e-mail, poprzez e-mail, który znajdą Państwo pod moim filmikiem i również w komentarzach, w różnych filmikach, szczególnie tych z wróżbami, zawsze umieszczam mój adres e-mailowy, na którym Państ... Państwu zawsze odpowiem. Widzą Państwo różne odmiany kaktusów, naprawdę bardzo, bardzo rozmaite. Piękne kwiaty, oczywiście drzewa z kwiatami, których u nas nie ma. Słyszą Państwo od głosy natury. Te piękne, różne ptaszki tutaj są. Widzimy tutaj piękną drogę kaktusową przed nami. Do tego ogrodu botanicznego, która, który jest w Santa Maria na wyspie, wstęp kosztuje 5 euro. No i można tutaj spędzić naprawdę piękny czas. W pięknej, niesamowitej atmosferze. Można tutaj wypić również sobie kawę, zjeść coś ptaszki. No przede wszystkim.